Siedmiodniowe safari nurkowe na Morzu Czerwonym w Egipcie. I co zobaczymy? Rekin młot pływający koło mnie przy wyspie Dedalus stworzonej z koralowca. Manta jest, zobaczcie, przy samej łodzi. Skorpena diabelska, najbardziej niebezpieczna ryba dla człowieka. Napoleon, największa ryba jaką widziałem w życiu na świecie hiszpańska tancerka bez bezmusojkowy, błazenki wasze ulubione rybki, skrzydlice, gąbki różnego rodzaju, płaszczki plame, rogatnica ponura, jeżowce na nurkowaniu nocnym, dwa wraki, na którym mieszkają różne dziwne stworzenia, Murena olbrzymia, która mieszka na wraku tego jachtu. Mieszka tu od wielu lat, co potwierdzają również inni płetponurkowie. Tutaj mamy obiadek. Ten żółty to ślimak nagoskrzelny, bardzo toksyczny. a ryba, która produkuje biały piasek. Koralowiec miękki, który poluje na plankton w nocy. Oraz różne dziwne stworzenia, które wyglądają jak nie z tej ziemi. Witam na kanale Fioletowy Świat i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Pod filmem kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o nowym, fajnym filmie. Możesz wspierać kanał, jeżeli chcesz być współtwórcą kolejnego odcinka. Kliknij wspieranie, wybierz poziom i kliknij zatwierdź. Wspierający będzie oznaczony jako współtwórca filmu i otrzyma nagrodę np. Na koszulkę z logo fioletowy świat. Widzowie VIP mogą złożyć również podziękowania dla swojego ulubionego twórcy. Wybierasz kolor serca i klikasz wyślij. Będziecie mogli oglądać jako pierwsi filmy oraz jako pierwsi widzowie VIP dostaniecie odpowiedź na komentarze. Lecimy 4 godziny z Poznania do Hurgady, gdzie przesiadamy się z samolotu na autokar, którym 3 godziny jedziemy do Portugalii w Alam. U góry podaję link do filmu Port Galip, jakbyście chcieli zobaczyć, jak tam jest ładnie, oraz pod filmem w komentarzu wkleję link do filmu Port Galip. Tu przesiadamy się na łódź Nurkową, którą płyniemy aż pod granicę z Sudanem wykonać 20 nurkowań w tym nurkowania nocne zapraszam do oglądania dojechaliśmy już do portu Galib i podjedziemy pod samą nabrzeże, pod naszą łódź żeby było nam wygodnie przepakować bagaże to nasz Long Island jesteśmy w Marsa a w Polsce Galip tu jest dolny mokry pokład I tutaj jest stołówka Tutaj mamy obiadek Owoczki Zejście na pokład minus jeden Tutaj mamy kabiny do spania Tutaj po prawej jest łazienka tu moje wyrko, front jest 220. gniazdka są na wtyczki nasze polskie. Wstajesz rano o i przez bulaj masz widok taki. Wszystkie kajuty są takie same, tylko Gosza ma małżeńskie łoże, ponieważ w ponurkowaniu uprawia jogę z mężem. Chyba. A tutaj chłopaki tradycyjnie po arabsku jedzą kolację na dywaniku, Tutaj są nasze graty. Każdy ma swoje miejsce ponumerowane i numerek na budzi przywieszony. Płetwy są zabezpieczone w relingach, żeby nie wpadły do wody. I tutaj stacja ładowania. Pracujemy w galib. Tutaj w Balandzie są restauracje. Teraz pójdę tam, gdzie na dole świeci się niebieskie światło i pokażę Wam coś, czego jeszcze nikt nie widział. Uwaga, będzie hałas. Maszynownia. Dwa potężne silniki Katapilera o mocy 1400 koni mechanicznych. Dwa kompresory, dwa agregaty prądotwórcze, 25 ton zbiornik wody plus odsalarka, mieszalka nitroksowa, klimatyzator. I wyobraźcie sobie, na, za tą ścianą na wprost jest moja kajuta i płyniemy 10 godzin w nocy, jak tam spać? Poszedłem spać na drugie piętro, na leżaku, pod gołym niebem i towarzyszyła mi Droga Mleczna Mechanik na 100% jest głuchy, sprawdziłem to A teraz pójdziemy na pierwsze piętro Tutaj mamy barek, kawkę, herbatkę, ciasteczka. Napoje w lodówce. Tu mamy salę odpraw przed nurkowaniem. Piąta trzydzieści pobudka. Odprawa nurkowanie, śniadanie. Odprawa nurkowanie, obiad. Odprawa nurkowanie. Odprawa nurkowanie, kolacja. Komu by się chciało. Nie? A tu jest barek. Kawka, herbatka, napoje. I dwudziesta trzydzieści. Nocne Polaków rozmowy. Tu na śladówki pijackie. Są na tym pokładzie. Tak? Ten niebieski kolor Indygo jest specjalnie przeciwko owadom. Owady go nie lubią. Teraz idziemy na drugie piętro. Tu kolejny pokład do opalania leżaczki na terace. i tu siedząka bosza. Sterówka ze spania. Proszę bardzo, tutaj kapitan śpi. Opalanko. Cztery pokłady mamy do dyspozycji. Tutaj sterówka. Tutaj też są kajuty. Takie okna w, w pokoju. Dosłownie. No wypuśćcie mnie, wypuśćcie. Których nie można otworzyć. <grych> Taki widok mają z okna. I schodzimy na dół. Po skutkach tu się pije kawkę. Tutaj mamy dwie łodzie pontonowe z silnikami o mocy 54 konie. Tu nasze sprzęty, każdy ma swoją skrzynkę i idziemy na śniadanko. Na śniadanko omlecik, faróweczka, falafę Owocki serek pomidor Tutaj dla każdego jest spółka z gniazdkiem elektrycznym, żeby można było sobie ładować baterie i komputery. A tu łazienka z prysznicem z ciepłą, słodką wodą. Port Gali przykuje się na poranne nurkowanie po śniadaniu. Wszedłem tutaj na samą górę, żebyście mieli piękny widok. Tutaj są dwie tratwy ratunkowe. Wypływamy z Portugalii. Piękna lazurowa woda. Tutaj mieszkają nasze walizki cały tydzień, ponieważ nie pada tutaj deszcz. Na kratary szykują się. Do wypłynięcia, dla turystów taksówka wodna wiezie kogoś tutaj po pracy Hello. A tu kapitana? Tu piękna plaża w porcie Galip. Pozdrawiam Was z portu Galib i zobaczymy go za tydzień. Port Galip żegna. A to nasza łódź Long Island. Długość 42 metry, szerokość 8,5 metra, dwie tratwe ratunkowe, dwie łodzie pontonowe, komunikacja radio morskie VHF i telefon satelitarny. Załoga 10 osób. Teraz wypływamy z portu Galib na pierwszy dzień nurkowania Abu Dhabab i Elphistown Pobudka 5.30 codziennie jako pierwszy będzie Abu Dhabab Na spokojnie najpierw trzeba się opływać kto długo nie nurkował miał przerwę długą w nurkowaniu i wyregulować sobie sprzęt żeby nie było w ciągu tygodnia jakichś niespodzianek Rozdymka ponura Pierwszy raz widzę taką dużą, ale nazwałbym ją bardziej lamparcą niż ponurą, bardzo ładnie wygląda. A to ryba pudełko w masce, tak się nazywa. Musisz zapamiętać nazwę swojej łodzi, bo tylko tak możesz ją odnaleźć po tabliczce, która jest zawieszona na linie pod łodzią. A tego nigdy nie rób. Nie zbliżaj się do śruby, bo nigdy nie wiesz kiedy zostanie uruchomiony silnik. Tak wychodzimy w płetwach pod rabince Jest to trochę męczące, ale w razie stormu gdyby zmyła Cię fala z pokładu to możesz dalej sobie swobodnie pływać w płetwach. A teraz robimy Stone. Długa, wąska i wysoka na ponad 70 metrów ściana koralowca. Szykujemy się właśnie do zejścia z łodzi. A to jest mój anioł stróż. Ja filmuję, a Ela mnie pilnuje, żebym się nie utopił. Zawsze mi się marzyło, żeby Wam idealnie nagrać tą scenę. 24 metry głębokości. U góry już prawie słońca nie widać. I pionowa ściana koralowca. Jedziemy w dół, robi się granatowo. I poniżej 40 metrów jest już całkiem ciemno. Cydlica wachlarz o płetwa. U góry ma kolce jadowe, żeby inny drapieżnik ją nie zjadł. A sama jest drapieżnikiem. Po to ma ten wachlarz z płetwami, żeby zaganiać ofiary w kozi róg. Rogatnica tytana. To drapieżnik. Żywi się głównie krabami i mięczakami, więc nie polecam zbliżać się do niej, bo może was ugryźć. Rośnie do 75 cm długości. Kończymy Elfie Stone. Płyniemy dalej. Po każdym nurkowaniu podają nam zawsze jakieś przekąski. A teraz pytanie do was. Ile osób nas nurkowało na tym safari nurkowym? Poprawne odpowiedzi napiszcie w komentarzu. Za poprawną odpowiedź jest nagroda koszulka z logofioletowy świat. I płyniemy dalej z Elphistone na wyspę koralową Dedalus. Dzień drugi robimy trzy nurkowania na wyspie Dedalus. Oj, tu będzie się działo, jak ze scenariusza najpierw miejsce, gdzie mieszkają rekiny młoty, potem Napoleon na powrocie żółw i trzecie nurkowanie nemosity i na powrocie odwiedza nas rekin białopłetwy Dedalus to jest wyspa stworzona z koralowców Łódź wywozi nas na miejsce nurkowania i tu, pode mną na 30 metrach kogo widzę jak myślicie to nie jest sardynka zapewniam was Torekin to Rekin Młot! A tu Napoleon. wargacz karbogłowy lub napoleonski, tak się nazywa. Zobaczcie jaka wielka ryba. Pierwszy raz w życiu widzę taką wielką rybę. Rośnie do około 2 metrów i około 190 kg wagi ciała. Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Więc dla nas płetwonurków jest prawdziwą perełką Tu zobaczcie jak podpływa do płetwonurka Jest wielki jak człowiek A tu jeszcze dzieciak Napoleona Pasie się na rafie Na powrocie spotykamy jeszcze żółw morski zielony I trzecie nurkowanie na Nemo City. Od 3 metrów głębokości do 40 metrów głębokości rosną tutaj ukwiały, w których mieszka bardzo dużo błazenków. Powoli zaczynamy wynurzanie A koleżanka pokazuje Zobacz, zobacz kto do nas się zbliża głównej wystąpił rekin biało-płetwy. A po obiedzie płyniemy zwiedzać latarnię morską na wyspie koralowej Dedalus. Rok budowy 1863, czyli ma 160 lat ta latarnia morska idziemy na latarnię do góry a my idziemy zapalić lampkę do góry Hello Tutaj by trzeba było egiptologów zatrudnić, żeby rozszyfrowali te egipskie hieroglify. A no sobie dalej ty kiedyś I wchodzimy dalej do góry. Proszę na wycieczki. Widać że tyle? O jednego widać. Nagroda mamy wycieczkę na latarnie Zapalić lampkę na wszystkich świętych. Ale brudne w nie widać. Schodzimy sobie. W takich schódkach. To jest niebezpiecznie, ale to co? Jak na Trochę niebezpiecznie, komulatorki są zobaczcie jak wszystko się jadą takie schodzenie trochę zdam, że roz ale tam nie robię ktoś zapomni zapalniczki albo kołek, to można mu wrócić na dół parę minut trzeba iść tu do góry i na łok pociągu szmyk jak tutaj sobie na latarni kuchenka tu skraty miejsce można panie zrobić gaśnica ło alarm cztery osoby pracują tu na latarni przez trzy miesiące i trzy miesiące w domu fajura co pomieszkalibyście tutaj pewnie nie? Tu kierownik jeszcze tu kawiarnia To sobie bardzo składzik kuchnia Kujczak Warzywka, Bakłażan, cebulka, cebóra, kartofelki, szytrynki Papeczka i kuczaczek na obiadek będzie, proszę bardzo lodówka ślimaki już zjedli pedałus o, żożuchę chodujące zobaczcie zuchę zobacz. żeby były witaminki, tak? stare maszyny, stare pompy te wszystkie stateczki, widzieliście, w Polsce Galip. Przypłynęły z nami razem. Ten biedak Long Island też Polaków, nie? Widać od razu z wyglądu Tędy towary dostarczano w maszynach. A tymi lurami pompują ropę i wodę słodką. Tym wózkiem, jak przywożą zaopatrzenie na latarnię, wożą towary po synach jak ktoś nie słucha instruktora, to na tej nicy go wieszają, tak? Także bądźcie grzeci. Teraz 10 godzin całą noc spłyniemy z wyspy Dedalus na Zabargat i Rocky Island pod granicę z Sudanem. Dzień trzeci nurkowania, zrobimy tutaj Rocky Island Bargat, um i Zabargat, potem um Umk Hararim i Umk Hararim nocne nurkowanie. Najpierw Rocky Island. Sumujemy przy Rocky Island i zauważyliśmy z daleka stado delfinów. No to co, nie zastanawiając się, sióp do wody, jak małe dzieć za delfinkami. Nagłe ocieplenie klimatu powoduje to, że za szybko topnieją lodowce, co powoduje nadmierne spływanie słodkiej wody do oceanów i Morza Czerwonego. Zmniejszenie zasolenia wody w Morzu Czerwonym powoduje to, że delfinom pęka skóra. I tutaj zrobiłem urywek w zwolnionym tempie, żebyście mogli zobaczyć, jakie wielkie mają rany. Teraz widać dokładnie, na pół długości ciała ma taką szramę długą delfin na skórze. Apeluję do Was, naprawiaj, nie wyrzucaj. Patrzmy sobie, no Tu jeszcze delfiny nas odprowadzają, kiedy wypływamy na miejsce nerkowe. Zobaczcie ile tu śmieci, a zwłaszcza plastikowych. Namawiam Was do ochrony środowiska. Zwróćcie uwagę na recykling. Naprawiajcie, nie wyrzucajcie. Chronimy naszą matkę ziemię i jej środowisko. Kupuj do własnego pojemnika, czyli na przykład kupuj torby szmaciane wielorazowego użytku. Kupuj świadomie, naprawiaj zamiast wyrzucać. Ja naprawiam kołowrotki, wędki, aparat fotograficzny, wszystko. Nie marnuj, nie wyrzucaj jedzenia, segreguj śmieci, szukaj wielorazowych zamienników. Ja na przykład kupuję akumulatory zamiast baterii, bo mam wiele urządzeń. A akumulatorki starczają mi na około 10 lat. Jeżeli masz ochotę wesprzeć swojego ulubionego twórcę, chociaż za piątaka, kliknij i podziękuj. I kliknij subskrybuj kanał pod filmem. Zawsze zaczynamy nurkowanie od najgłębszego miejsca. Wtedy, wynurzając się powoli, na 15 metrach, automatycznie robimy sobie przystanek dekompresyjny, żeby uwolnić azot z organizmu. Tutaj murena wychyla się z ukrycia, żeby wargatek niebieski wyczyścił jej szczękę. Ale nie obawia się mureny, ponieważ kto z was by zjadł swojego dentystę, prawda? A tu jest ukryty skarb piratów, prawdopodobnie. Tak wygląda to miejsce. W zdrowej rafie, jeżeli koralowce dobrze się czują, jest mnóstwo życia. Tu na powrocie spotykamy jeszcze Napoleona. Na 5 metrach musimy zrobić jeszcze przystanek dekompresyjny na 3 minuty, więc możemy się pobawić. Można się popisać, jeżeli ktoś umie zrobić kółeczko na przykład z powietrza. Rocky Island jest bardzo blisko od Zabargat tak jak tutaj widać, ale musimy przepłynąć na Zabargat i za chwilę będziemy tu nurkować tak, jesteśmy na Zabargat i tutaj kiedy cumujemy do Zabargat znowu mamy niespodziankę Manta jest, zobaczcie o, widzieliśmy <śles> <śles> o, Manta jest, zobaczcie przy samej łodzi Płynęła na scjabłka. W 7 minut osiągnąłem 25 metrów głębokości. I zobaczcie, kto jest nade mną u góry. Manta wygrzewa się w słoneczku. Jest ich tutaj kilka, także jeszcze jedna podpłynie bardzo blisko. Jest mnóstwo rodzajów koralowców. Kilka tysięcy i przybierają różne przeciwne formy. To jest karangs złotopłetwy. Ryba fistulka zmieści się w każdą szczelinę rafy, żeby coś upolować do jedzenia. Zbliża się do mnie manta i moja specjalność, zrobić sobie selfie z mantą. Razem z mantą zapraszam Was ponownie do ochrony środowiska, żeby nasi potomkowie też mogli podziwiać Morze Czerwone i piękno oceanów. Pewnie nie wszyscy wiecie, że zooplankton, który mieszka w oceanie, wytwarza więcej tlenu niż wszystkie drzewa na świecie. Teraz pokażę Wam idealne zejście pod wodę, na głębokość. Trzeba przetkać zatoki, wyrównać ciśnienie w uszach. Opadam w dół jak kamień rzucony w wodę. Osiągnąłem 11 metrów głębokości w minutę. I teraz pytanie dla Was, z jaką prędkością można się zanurzać i wynurzać? Napiszcie w komentarzu. Ponownie wyrównuje ciśnienie w zatokach i powoli robi się ciemno. Zobaczcie u góry. Słońca nie widać. Ja mam 22 metry. I witają nas w błazenki. bioluminescencji używają rośliny i zwierzęta do odstraszania i gdyby zjawił się drapieżnik, zobaczy światło, pomyśli, że to ogień i ucieknie. To graniec, a żółty to ustnik ciemnopręgi. 26 metrów głębokości, tu zaczyna się las koralowców. Rogatnica niebieska, a z takiego tworu koralowca powstanie kiedyś wyspa. Jeden na drugim rośnie koralowiec, jeden na drugim, jeden na drugim i za 100 tysięcy lat sięgnie lustra wody. Jak wyspa Dedalus, którą już wcześniej widzieliście. Ten koralowiec wygląda jak hełm. Zdrowa rafa koralowa tętni życiem. Płyniemy dalej za Bargat na Um Hararim. Zrobimy tutaj dwa nurkowania i jedno na Umhararim, nurkowanie nocne. I tu widzimy, co to jest, taka długa rura z kolcami, napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie. A to jest gąbka, chciałem wam pokazać, że jest miękka, a nie twarda wapienna. I znów zapraszam was do ochrony środowiska, żebyśmy mogli kiedyś ponownie w takich bajecznie pięknych korytarzach zanurkować. Teraz zapraszam was do subskrypcji mojego kanału i dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Nie wiem czy wiecie, ale ryby tego samego rodzaju mają różne kolory, jak widać. I nawet na różnych kontynentach, w różnych oceanach, ten sam gatunek ryby ma różne kolory. Papugoryba z przodu ma dwa ostre zęby, którymi gryzie koralowce. Za chwilę usłyszycie chrupnięcie. Papugoryba zjada koralowce i przetrawia glony, które na nich mieszkają, a resztę wapnia wydala jako biały piasek, który właśnie widzicie. I tak powstaje biały piasek, który Wam się podoba na Maledibach. Teraz szykujemy się na nurkowanie nocne na Hararim. A gosza jak zwykle zadowolona. Rekinów w ciemności się nie boi. Ten żółty na środku w biało paski to ślimak nagoskrzelny. Jest bardzo toksyczny, ponieważ nie ma muszli musi się jakoś bronić przed drapieżnikami. Plus do tego kolor żółty ostrzegawczy i drapieżniki wiedzą, żeby ich nie ruszać. Wszystkie ślimaki nagoskrzelne bronią się w ten sposób. A tu widzimy hiszpańską tancerkę. Kamuflażem jest narość, która wygląda jak koralowiec miękki i tu gdzie różowa blondynka świeci na dół za chwilę zobaczycie parkę która spotkała się w nocy ponieważ hiszpańskie tancerki można zobaczyć tylko w nocy a jeżeli widzimy parkę to przyszły rozmawiać tutaj o potomstwie tak wyglądają nasze latarki w nocy jak miecze świetlne To stworzenie wygląda jak roślina, ale zobaczcie jak w nocy poluje na zooplankton, wyłapuje go z wody i zabija swoje maski. Tu znów hiszpańska tancerka, można je zobaczyć tylko w nocy. Ponieważ nie mają muszli, obawiają się drapieżników, to w dzień chowają się. A to najdziwniejsze stworzenie jakie widziałem, wygląda jakby przyleciało z Marsa. W ogóle nie mam pojęcia co to za stworzenie i jak się nazywa, jeżeli wiecie to napiszcie w komentarzu. Z tego co widzę to włochata dziewczyna, ma włosy jak dziewczyna fryzurkę, A pod spodem tam w dziurze za chwilę wyjdzie jej chłopak. Ponieważ spotkali się na pewno w nocy w celach rozmnażania. Tak samo jak my człowiekowate. I tutaj widać jak ten bez włosów wypuszcza do wody mlecz. Czyli spotkali się tutaj w nocy, żeby przedłużyć gatunek. Kończymy snurkowanie nocne i szukamy drogi powrotnej. I wyobraźcie sobie, że tylko tak możemy wrócić z powrotem na swoją łódź. Błyskać jest zawieszony na linie pod łodzią i wskazuje nam drogę powrotną, jak gwiazda polarna na niebie wędrowcom wskazywała drogę do domu jest napis Long Island no to może dzisiaj wrócimy do domu i ugrzejemy się pod ciepłym kocykiem tu jeszcze kilka zdjęć z nurkowania nocnego jeżeli wiecie co to za stworzenia to proszę napiszcie w komentarzu A za tego stwora wyznaczam najlepszy prezent. Jeżeli wiesz co to za stworzenie napisz w komentarzu. Teraz przepływamy z Hararim na Sataja. I tutaj dzień czwarty robimy cztery nurkowania. Na Sataya, Klaudia, Malachi i Nocne Heaven. Zaczynamy od Sataya. Będziemy płynąć tym czerwonym szlakiem u góry. Płaszczka niebiesko plama kamufluje się zasypując piaskiem, żeby być niewidoczną podczas polowania dla przypływającej ofiary. Tutaj ukwiał urósł sobie w jaskini, i dzięki temu błazenki mają podwójną ochronę. Pierwsze to, jak wiadomo, że ukwiał jest parzący, a drugie, że w jaskini trudniej ich dostrzec. Baner Czerwonomorski występuje tylko tutaj, w Morzu Czerwonym. Skrzydlica promieniopłetwa. Ma takie kolce inne ma płetwy niż skrzydlica wachlarzopłetwa. A tu rogatnica niebieska robi gniazdo z kamieni, ponieważ będzie składać ikrę. Płaszczka tutaj zakopała się w piachu i udaje, że jej nie widać, ale podpływa do niej piatak z indyjski i mówi No się sąsiadko, przecież cię znam, pokaż się do kamery, filmują nas. No ruszaj się, nie chce się ruszyć, no zaraz coś wymyślę, nie martw się, wymyślę coś, żeby się ruszyła. No i teraz będziemy nurkować na Klaudi, ale zwróćcie uwagę po prawej u góry, na tą mapkę korytarzy podziemnych. Tutaj będziemy nurkować w jaskiniach koralowych, takich bardzo wąskich labiryntach. Bardzo wąska dziurka tutaj jest, zobaczcie, ledwo się w niej mieści. Za chwilę zobaczycie nagranie z przodu, jak wyglądam ze sprzętem. Wąs po prawej, wąs po lewej, fajka streczy do góry i jeszcze manometr wisi na dole. No i jak tu się zmieścić w takiej wąskiej dziurce? Do tego jeszcze mam kamerę w ręku i wyobrażacie sobie jak filmuję? Bardzo trudny to jest. Ale dla widza się to podoba, prawda? Tu jeszcze bardzo wąska szpalka, Ledwo się w niej mieszczę. Jeszcze mam butlę u góry, wystającą na plecach. I teraz się zaklinowałem. Ups! Butlą pod sufitem. Dla osób z klaustrofobią, nie polecam takiego nurkowania, naprawdę. Bardzo trudno tutaj się nurkuje w takich wąskich labiryntach korytarzy. Ale kiedy nurkowanie przełajowe z przeszkodami będzie jako dyscyplina sportowa na olimpiadzie, to ja bardzo chętnie wystąpię. Tak się tutaj wyszkoliłem, że na pewno zdobyłbym kilka nagród na olimpiadzie. I kolejna szczelina w rachy koralowej, którą penetrujemy i u góry przez szparę przewijają się promienie słońca, pięknie kontemplując jaskinie. Teraz nurkujemy na Malachi. Zrobimy taki slalom gigant. Patrząc na mapę, można dostać oczopląsu. I znów nurkowanie przełajowe z przeszkodami. Góra dół, lewo prawo. Góra dół, prawo lewo. I do tego pływania przełajowego z przeszkodami jeszcze papugo ryba mnie nie atakuje. Chyba chce mnie ugryźć w manometr. <śpiewanie> Jakie piękne wytwory matki natury. Przepiękne koralowce. Jakie różne przedziwne formy koralowce mają. Zwróćcie uwagę. Tu już wypływamy z kolejnej jaskini i pokazuje Alicji taki trik, który sam wymyśliłem, filmowanie krzyżowe i nazwę do niego też sam wymyśliłem. A tu chyba ktoś zgubił koło od samolotu. Nie wiem co to jest, jak wiecie to napiszcie w komentarzu. Tak wygląda Lord Father bez hełmu, pamiętacie z filmu? Pokonujemy kolejny korytarz. Widzieliście na mapie jak dużo tych korytarzy jest. A ten koralowiec miękki jest większym żarłaczem od rekina. Zobaczcie, ile ma macek z ramionami, którymi wyłapuje zooplankton z wody. A ten, jaki słodziak piękny, zobaczcie. Tylko brzydko go nazwali. Rozdymka ponura, nie wiem dlaczego. Taka ładna ryba. A teraz nurkujemy w nocy na rafie Smargota Sataya. Będzie niebezpiecznie. Skorpena diabelska, najbardziej niebezpieczna ryba dla człowieka. Jest to najbardziej toksyczna ryba. Nie atakuje człowieka, ale gdybyś ją nadepnął przypadkiem, to ma dla ciebie u góry kolce, jak szczykawka działające. I z taką siłą, jaką ją nadepniesz, to pod takim ciśnieniem, i o takim natężeniu wstrzyknie człowiekowi toksynę. Część tej toksyny pochodzi z kręgosłupa. Jedynym antidotum jest zaparzyć gorącą wodą miejsce ukłucia, aby zneutralizować białko tej toksyny. Czyli szybko na statek zaparzyć w wodę i polewać nogę wrzątkiem. Jeżeli tego nie zrobisz, to mały człowiek może bardzo szybko umrzeć. Niektóre zwierzęta morskie wykluwają się w kokonie, tak samo jak na lądzie. Tu jeżowiec chowa się w koralowcu, ponieważ ośmiornica potrafi schrupać go jak orzech włoski. A ten fioletowy wygląda jak roślinka, prawda? A tu już upolował zooplankton i zawija swe matki. Tu czytamy już napis Long Island, więc możemy się wynurzyć i wziąć ciepły prysznic i potem wejść pod ciepły kocyk wreszcie. I płyniemy z Sataya na kolejne miejsce nurkowe rozpocząć dzień piąty. Robimy cztery nurkowania. Tutaj Sahab Maksur, Abugalawa Kebir, tu zobaczymy wrak statku Tien Sing, potem Abu Abugalawa Soraya kolejny wrak i Abu Abugalawa Soraya nocne nurkowanie. Zaczynamy od Sahab Maksur. Będziemy płynąć tą złotą trasą do głębokości 30 metrów. Witam Was w tym pięknym poranku z Sahab Maksur. Pozdrawiam serdecznie. 5.30 pobudka. Ja już na fali, a Wy pewnie przy komputerze kawkę pijecie. A Gosza zadowolona jak zwykle, kiedy wskakuje do wody. A tu kto rozrabia od samego rana? Żółw morski niszczy rafę, widzicie? Lubi bardzo jeść koralowce miękkie. Lubi też zjeść meduzy i lubi skubać trawę na podwodnej łące. Ale uważajcie na niego, bo ma szczęki jak obcęgi. Raz mnie ugryzł, możecie zobaczyć w innym odcinku na moim kanale. Tu na środku, taki mały biało mamy kolejny ślimak bezmuszelkowy, czyli nagoskrzelny. Jest toksyczny jak wszystkie ślimaki nagoskrzelne. Murena bawi się ze mną w berka A tu wychyla łeb I pokazuje swoje ostre zębiska mówiąc uważaj bo ci odgryzę palec No nie wolno jej łaskotać bo może ugryźć Zobaczcie tu poniżej za mną robi się granatowo i całkiem ciemno Szedłem poniżej 30 metrów, czyli przekroczyłem limit głębokości, a mój komputer płacze. I Ela też. Do góry, do góry. Dzięki niej utopiłem się tylko raz w tym tygodniu. Pamiętajcie, zwierzęta gryzą, parzą i kują, więc ich nie dotykamy nigdy i nie wolno się zbliżać do nich za bardzo. Mamy wielkie szczęście spotkać kolejnego Napoleona, ale jest bardzo daleko ode mnie. Ja go nie dogonię, nie jestem rybą. Po pierwsze to woda jest gęściejsza od powietrza, a drugie to woda wybiera na mnie ogromne ciśnienie. I tak, na powierzchni powietrze wybiera na ciebie ciśnienie 1 bar. A w wodzie, z powodu masy wody, zwiększa się ciśnienie co 10 metrów o 1 bar. Czyli jak jestem teraz na głębokości 30 metrów, to jestem ściśnięty jak sardynka w puszce. Woda wybiera na mnie 4 bary ciśnienia a na Ciebie tylko jeden. Dla ciekawostki dodam, że koło Twojego samochodu napompowane jest do dwóch bar. Idź zobacz jakie jest twarde. Teraz będziemy nurkować na Abu Abugalaba Kebira. Spójrz na środek mapy. Tutaj będziemy oglądać wrak statku Tien Sing. Ponieważ wszystkie statki z Chin i Azji oraz kolonii podległej Anglii, czyli Australii, Chcą skrócić sobie drogę i nie płynąć dookoła Afryki, tylko na skróty do Europy chcą płynąć tędy przez Morze Czerwone i specjalnie wykopany kanał Suecki. Jest tutaj bardzo wzmożony ruch morski. Dzięki temu podczas sztormu i na rafach rozbija się bardzo dużo statków, a my możemy je eksplorować, tak jak ten wrak statku Tien Sing i pilnuje go Murena Olbrzymia. Zwróćcie uwagę, jaki ma wielki łeb. Wrak statku Tien sync, który podczas sztormu uderzył dziobem w rafę koralową, nabrał wody i zatonął rufą do dołu. I jest tak fajnie oparty dziobem o rafę, rufą o dno, a na środku można pod nim sobie przepłynąć. Tak długo już leży tutaj na dnie Morza Czerwonego w Egipcie, że zobaczcie co z niego zostało. Sól zjadła już pokład dawno. Jest już tutaj tyle czasu pod wodą, że ładnie obrosły go koralowce. Koralowiec miękki. A to nie koralowiec, to muszla europejska. I dzięki temu, że spoczywa tutaj ten statek na dnie Morza Czerwonego mają schronienie miliony mieszkańców Morza Czerwonego. Teraz widać, jak ładnie porośnięty jest koralowcem. Tyle błazenków nie widziałem przez całe życie, co w tym tygodniu. Teraz kolejne nurkowanie na Abu Galawa Sogiar. Tutaj będziemy podziwiać wrak jachtu, którego sztorm przewrócił, nabrał wody, zatonął i spoczywa sobie teraz na dnie Morza Czerwonego. I już nigdzie nie musi się spieszyć. Teraz będziemy eksplorować jacht. Tylko się nie wystrasz. Murena tutaj mieszka od kilku lat. Co potwierdzają inni płetwonurkowie. Widzieli ją tutaj już kilka razy. Standardowo błazenek zakańcza to nurkowanie, a taką pogodę do nurkowania mamy dzisiaj na powierzchni. Teraz widzicie, dlaczego ten nazywa się dolny mokry pokład. Teraz nocne nurkowanie pociągu na Bugalawa Sogiar. i znów tutaj jest ten cudak, którego widzieliśmy wcześniej. Hiszpańska tancerka. To ślimak bezmuszelkowy. Jest bardzo toksyczny, dlatego że nie ma muszli. Broni się trucizną i jaskrawym kolorem. Takie obowiązują tutaj przepisy i zwierzęta się na tym znają. Oraz kamufluje się, jak widzicie, na plecach ma coś w rodzaju koralowca miękkiego. Prowadzą one nocny tryb życia i podąża ona tutaj do kawalera którego wyczuła po zapachu i będą rozmawiać o potomstwie. I słonie, czy lwy stosują tą samą technikę w życiu. Spotykają się tylko w celach rozrodczych zrobić potomka i może sobie iść. Skrzydlica promieniopłetwa chowa się tutaj w koralowcach, ponieważ na każdego czyha jakiś większy drapieżnik. I tak zamyka się łańcuch pokarmowy. W nocy po ciemku ponownie podziwiamy wrak jachtu, który spoczywa sobie na dnie Morza Czerwonego. I widzimy napis na tabliczce Long Island oraz błyskacza, który wskazuje nam drogę na łódź do spania, do ciepłego łóżka. Teraz spłyniemy z Galawa Soraya na Masashuna. I teraz dzień szósty zrobimy tutaj dwa nurkowania na Masashuna. Jest to płytka zatoka z trawiastą łąką, na której uwielbiają się wypasać różne zwierzęta. Na rafach nie ma trawy, tylko są glony na koralowcach, więc papugorywa przypływa sobie tutaj poskubać trawę też. Krowa morska też uwielbia na takie łące skubać sobie trawę. Możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach u mnie na kanale. Zrobiłem wcześniej specjalny odcinek o krowie morskiej, jak pływam z nią. Flondra udaje, że jej nie widać, ponieważ ma kamuflaż takiego samego koloru jak piasek na dnie. Gdyby się nie ruszała, to bym jej nie zauważył. Żółw morski zielony już się najadł trawy i płynie teraz do góry zaczerpnąć powietrza. A ja korzystam z okazji, żeby zrobić sobie selfie z żółwiem. Nauczyłem się już to robić perfekcyjnie. Tu jakie gniazdko mają fajne rybki. A z tyłu się skrzydlica, żeby ich zaatakować. Teraz widać, po co zawsze biorę ze sobą fajkę, żeby nie marnować powietrza z butli. Robię nurkowanie w silnym prądzie. Po linie muszę dotrzeć do ściany rafy koralowej i tam szybko opuścić się na dół. Ponieważ na dole zawsze jest słabszy prąd niż u góry. Tu widać jak te żółte małe rybki walczą z prądem. I żółw też się męczy trochę walcząc z prądem. I tutaj kończymy przygodę z tygodniowym nurkowaniem i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Kto chce być współtwórcą kolejnego odcinka może wspierać mój kanał. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, możesz mi podziękować i postawić kawę. Kliknij podziękuj, chociaż za piątaka i kliknij wyślij. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie ze środka Morza Czerwonego. Współtwórcami tego odcinka jest moja rodzina. To oni postawili mi na urodziny te safari nurkowe, a możecie ich oglądać w tych trzech wcześniejszych odcinkach Port Galip, Sataya Pływanie z delfinami, Kład Safari Egipt, Marsa Alam.